Teraz y, od bardzo dawna Jak powiedział wybitny krakowianin Ludzie z Lepozorą nie są a z takimi idiotami. Kto nie rzukuje ten mi. Nie, nie uczono? Tak? Polska na ogromne szanse. Gdybyśmy mieli normalny świat. Zabrano tym ludziom wolność. To jest przestępstwo. Okradziono z ich pieniędzy. To jest przestępstwo. Gwik. Ja nie jestem demokratą. Demokracja to tyrania większości. Ale wy jesteście demokratami. Demokrata Ruch Zabrano tym ludziom polność, To jest przestępstwo Okradziono z ich pieniędzy To jest przestępstwo A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona Listy jest bardzo zła partia Ja się z tym zgadzam Może dochodowy trzeba zlikwidować Ja się z tym zgadzam Zakaz wszelkiej dyskusji o seksie w szkołach Ja się z tym zgadzam Zabrano tym ludziom Wolność to jest przestępstwo. Okradziono z ich pieniędzy. To jest przestępstwo. Najwyższa pora skończy z Co się za darmo, to jest nadużywane. Najwyższa pora skończy z terotypami. Przysyłko się... no, Zabrano tym ludziom. To jest przestępstwo. Okradziono z ich pieniędzy. To jest przestępstwo. Zabrano tym ludziom. To jest przestępstwo. Okradziono z ich pieniędzy. To jest przestępstwo. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i ze zasadów walczą i umierają. Dziękuję za uwagę.